ja chcę się dzisiaj podzielić z Wami słowem, które pracuje we mnie od kilku miesięcy. Jak takie słowo we mnie tak pracuje, że ja sobie tak z nim chodzę, tak sobie je ja tam oglądam, z drugiej strony sobie tak nie dojrzewam. To nie będzie nauczanie dzisiaj. To będzie prorocze poselstwo. Dla tych z Was, którzy mają jakąkolwiek wątpliwość, czy to się różni, jak w praktyce do tego podejść, jednym zdaniem, tak, nauczy, nauczanie zawiera w sobie kompleksowe podanie prawdy. Nie jest subiektywne, tak? Nie, nie robi akcentu na jedną rzecz, tylko pokazuje całość i prawdy, która jest zastosowaniem w danym momencie. Prorocze poselstwo ma na celu uwypuklenie czegoś, pewnego elementu, który jest na dzisiaj, na ten czas. I wierzę, że to słowo, którym będę się z Wami teraz dzielił, to właśnie ono jest słowem, też do nas na ten czas. E, zatytułowałem sobie to dosyć tak e, ogólnie, ale będę chciał wejść trochę, trochę głębiej. Zatytułowałem to Wpływ od wewnątrz. I tak naprawdę będę się kręcił e, w dużej mierze na jednym wersecie, który byś tam mocno do mocno mnie pracował i sobie rozważałem. Przypowieści Salomona 21-22. Mędrzec wkracza do grodu wojowników i burzy umocnienie, którym w którym pokładano ufność. Inne tłumaczenia, które prowadzą do, do tego wniosku, także mędrzec wdziera się do miasta mocarzy i niszczy moc, której ufają. Zanim pójdę dalej generalnie z tym słowem, zastanawiam się tak w ogóle na chwilę, żeby sobie uporządkować. Jak w ogóle działa wpływ? W jakim, w jakim kierunku? Wpływ działa z wewnątrz na zewnątrz. Z wewnątrz na, na zewnątrz. To jest zawsze ta, taka kolosalna różnica, którą dosyć łatwo można e, odróżnić różne religijne ruchy, bo religia za każdym razem kieruje ludzi w stronę poszukiwania Boga z zewnątrz. Coś się stanie z zewnątrz. Jakiś zewnętrzny wpływ e, na, na danego człowieka. Natomiast zewnętrzne działania Boga tak naprawdę następują, one zawsze następują zanim człowiek narodzi się na mógł, tak? Człowiek, który nie ma odrodzonego ducha, który jest martwy duchowo, podlega jakimś tam różnym zewnętrznym dotykiem czy e, manifestacją Bożym zresztą tu się manifestuje też to słowo z 1, 20, nie na 1.20, bo niewidzialna jego istota, to jest jego jegoista, jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, iż nie mają na swoją obronę, tak? Więc Bóg e, działa, e, zanim człowiek go spotka, tak, działa gdzieś tam w zewnętrzne, gdzie zewnętrzne przyjami. Natomiast od momentu nowego narodzenia zasadą jest, że Bóg działa z wewnątrz na zewnątrz. To jest zasada. Oczywiście, jak człowiek jest na przykład zakorkowany, tak? nie jest w stanie gdzieś tam pewnej prawdy też przyjąć, to tak naprawdę te działania zewnętrzne, one mogą występować. One mogą występować też przez zupełnie innego człowieka, nawet niezbawionego, który jest w stanie cokolwiek jakby powiedzieć, i to będzie głos Boże do danego człowieka, ale to nie zmienia faktu, że generalną zasadą wpływu jest od wewnątrz na zewnątrz, tak? A to, że Bóg działa, to wiemy, bo Bóg jest generalnie dobry. I teraz jakby kontynuując ten taki wstęp, zanim przejdę dalej, no to w centrum jest odrodzony duch człowieka, tak? Odrodzony duch człowieka, który jest zjednoczony z Duchem Świętym. I teraz. Ten duch oddziaływuje albo powinien oddziaływać na duszę człowieka i na ciało człowieka. Tak? Powinien oddziaływać. I teraz w wyniku dalej tego oddziaływania i, i zmian, które następują w człowieku, tak? ten wpływ, to oddziaływanie wylewa się na zewnątrz, zgodnie z tym słowem z Ewangelii Jana. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tak? Czyli kumulacja wszystkiego jest w duchu. Są oczywistości, ja nie chcę na tym się mocno, mocno koncentrować. Chodzi mi tylko o jakby bazę do tego, do czego pójdę później. Tak? Jest odrodzony do człowieka, jest oddziaływanie na duszę, jest oddziaływanie na ciało i generalnie, tak, jeśli człowiek wierzy, tak jak powiada pismo, to generalnie Uzewnętrznia się, uzewnętrznia się życie, uzewnętrznia się moc, uzewnętrznia się namaszczenie. Czasami to nie chodzi o kompleksowe życie też człowieka. Wystarczy, to że człowiek uwierzy na przykład w jedną rzecz. Uwierzy, że uzdrawia chorych. Tak? Uwierzy tak, jak powiada Pismo. Tak? I ten wpływ w tym zakresie, uwierzy w jakiś dar. On będzie się mocno manifestował. Ale jako bazę chcę, żebyśmy przyjęli, że wpływ działa z wewnątrz na zewnątrz. I teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli bardziej temu, co w tym słowie mówi Salom. Po pierwsze, mędrzec wkracza do miasta mocarza. Wkracza. Mędrzec nie jest więc bierny. Mędrzec nie jest pasywny. Nie wyczekuje, czy zmienią się jakieś tam okoliczności. Mędrzec jest aktywny w swoim działaniu. Mędrzec jest też odważny. Odważny. Tak? Decyduje się wkroczyć do mm, miasta mocarzy, czy tam do grotów mocarzy. Nazywajmy to jak chcemy, jak wygląda. I teraz coś wam chcę pokazać. Bo to na, na tym co dzisiaj pokazać pewien akcent, bo to jest jakby zepnę klapą. Mędrzec, wyobraźcie sobie tę sytuację, o której tutaj mowa. On nie pokrzykuje za, za murami miasta. Hej, słuchajcie mnie w mieście, jestem mędrcem. Nie pokrzykuje, tak. Mędrzec nie kieruje wszystkich swoich sił, tak? na to, aby go zauważono, jak jest jeszcze za murami miasta. Mędrzec nie chce startu. Wiecie, w ogóle tak pojęcie czasami są takie rzeczy porozmawiać. Ja się jako młody chłopak bardzo interesowałem sportem. Lubiłem wyniki, zdałem wszystkich dyscyplin sportowych. Fascynowałem mnie na przykład bieli na 100 i 200 metrów. Fun start. Oznacza dzisiaj, kiedyś dwa starty były dopuszczane w takim biegu nastanetu. Tysięczne sekundy decydują o tym, czy człowiek wygra, czy nie. Możesz mieć świetne, przygotowane ciało. Świetne. Ale jeśli głowa nie będzie współgrała z tym ciałem, jeśli emocje będą człowieka w jakikolwiek sposób ponosić, jeśli nie będzie odpowiednio cierpliwy, jeśli nie usłyszy sygnału, to albo spali start i zostanie zdyskwalifikowany albo zaśpi i nie wygra, bo nie zdąży. Tak? Mędrzec nie chce, nie chce falstartu. Mędrzec w pierwszej kolejności koncentruje się na tym, aby przeniknąć do obozu mocarzy, tak? do obozu, gdzie działa w Czyli to, co często podkreślamy, że mędrzec działa odcinkowo. Kiedy jest jeszcze za murami miasta, a jego celem jest zdobycie tego miasta i on ma plan i strategię, bo to jest bardzo ważna rzecz. Mędrzec ma plan i strategię. On wie, co on chce zrobić. Mędrzec nie chodzi wokół muru, nie rzuca granatu na zasadzie, że dwóch zabiłem. Wow, nie. Mędrzec idzie dalej. Mędrzec chce zdobyć cały gród. Mędrzec chce zdobyć to miasto, więc w pierwszym odcinku koncentruje się, żeby tam wejść, żeby przynisać. Po drugie, mędrzec w pewnym sensie i w pewnym stopniu identyfikuje się z ludźmi, na których chce wpływać. Oczywiście jest to tylko z pozoru upodobnienie się do nich. Pozorne. E i tu generalnie materializuje się to słowo, ja nie będę też mocno się nad tym rozchodził, bądź wśród Żydów jak Żyd, wśród Greków jak Greków. On wchodzi w nich. Wchodzi w ich, um, w ich społeczność. Musi się otworzyć na tych ludzi. Musi być empatyczny. Musi być z nimi, z nimi blisko, bo zdecydowana większość ludzi tak naprawdę trzyma w swoim życiu gardę. W zależności od tego, jacy to są ludzie, jaka to jest grupa, jaki to jest demon czy że będziemy o tym mówić, ale trzymają gardę. Zwróćcie uwagę, i mieliście tak zwanych przyjaciół czy znajomych w starym życiu, bo ja po nawróceniu sobie usiadłem i ludzie, których nazywałem swoim przyjaciółmi, wiedziałem, że oni weszli do mojego życia tylko tak głęboko, jak im pozwoliłem i tak samo ja. Wielu kluczowych rzeczy o sobie nie widzieliśmy. Tak by było wygodnie. Więc teraz mędrzec, on jest tego świadomy. On to wie, to mędrzec, to mędrzec, tak? Odchodząca mądrość. Więc e, on rozumie, że musi być blisko, e, blisko, blisko, tych ludzi, że musi być wewnątrz. nich, musi się do nich zbliżyć. Co też już jest ważne, tak? Jak, jak powiedziałem, wrócę do tego, co powiedziałem na początku. To jest, proro, to jest poselstwo proroczne. To nie jest nauczanie, To jest proste poselstwo. E... Mężczyzna też wie, że wkraczając do takiego grodu, nie załatwi niczego ewangelizując Pałą. Rozumiecie? Nie ma takiego człowieka, podejrzewam, który nie ewangelizował Pałą. To ma kilka stron, ja kiedyś to analizowałem, tak? Też bardzo chcemy. Święć czyści, przyprowadzić człowieka. Oczywiście kupę motywacji jest lewej. Że chcemy, żeby to nasze było na wierzchu. Że chcemy pokazać, że w końcu gdzieś tam my mamy rację. To różnie wygląda, nie? Ale wiecie, jak działa realnie wpływ ewangelizacji Pawła? tak? Tobie kolano przetrącę, Paweł Sprawiedliwości, Tobie kręgosłup złamię. To! Ja wrócisz się, a w ja chcesz. Wiecie, to... Styl. Pamiętacie? najczęściej ewangelizacja Pałom następuje, nawrócony człowiek do domu rodzinnego jedzie. I siadają przy stole i zaczynają rozmawiać, tak? Ale wracając do tego tematu. Mężczyzna wie, że nie będzie ewangelizował Pałom. Ale powiedzieliśmy że nie chce też palstawa. Głowa jest spokojna. Nie, nie, nie, nie ciśnie, nie, nie męczy go. Teraz po trzecie, poprzez życie z tymi ludźmi, Powiedziałem początku, ma plan i ma strategię poprzez życie z tymi ludźmi. Rozpoznaje ich warownie. Rozpoznaje ich bożki. Rozpoznaje bałwany. Rozpoznaje mocarzy w ich życiu. Rozpoznaje. Mędrzec rozpoznaje w czym dana grupa ludzi ulokowała swoje poczucie bezpieczeństwa. Rozpoznaje. W związku z tym, że jest otwarty na tych ludzi, jest blisko. Tak? Rozpoznaje i widzicie te dzieci. I teraz, każdy, za wyjątkiem ludzi, no, mocno zaburzonych, zdemonizowanych ludzi, każdy człowiek, którego moglibyśmy w takim, wrzucić w taki zbiór w miarę normalny, człowiek, gdzieś ma ulokowane poczucie bezpieczeństwa. Ma. I teraz. Da się to namierzyć. Jeśli jesteś blisko, jeśli gdzieś się wchodzisz w tą relację, tak jak powiedziałem, jakby z pozoru się upodawniasz, bo ty jakby nie, nie przestajesz, to cię nie wciąga. Na tak koniec też chwilę o tym powiem, ale jesteś skoncentrowany na tym, tak? Chcesz to zobaczyć, Jakby ustalisz to poczucie bezpieczeństwa. Wiecie? Poczucie bezpieczeństwa ludzie mają bardzo różnie. tak? W to mają poczucie bezpieczeństwa. Ja pamiętam, Naprawdę, zarabiając duże pieniądze, kupowałem zawsze kumulację kupą za 2 złote. Ale patrzyłem na, przykład na osoby, które stały przede mną z wyglądu tak, powiedziałbym, tysiąc, dwieście zł emerytury 70 zł. Zlatrzeż co jakiś czas widziałem te same twarze, te same babcie, te same dziadki, że za każdym razem 70 zł strategia przygotowane koperty, więc widać, że w ogóle to było, to było bardzo, bardzo mocne. Generalnie ludzie poczucie bezpieczeństwa e, pokładają w pieniądzu, to nie chodzi o duże pieniądze. Pieniądze nie widzisz bo to, wiecie, to już jakby nie, nie, nie, nie chcę się nawet rozwodzić nad tym tematem, no bo to byśmy musieli tutaj kilka godzin rozmawiać oczywiście, że pieniądze są potrzebne i są istotne. Natomiast czymś innym jest, jeśli poczucie bezpieczeństwa nasze budujemy na, na pieniądze. Tak? Ludzie się bardzo często wtedy zatracają tak naprawdę i, i, i tracą się granice. To samo jest pracy, ale tak, ale tak samo w swoim wyglądzie. Zobaczcie, są osoby, ha, fajna maska, jestem, fajny tyle, zawsze znajdę go w będzie mi dobrze, nie? Właśnie, myślą tak samo, bardzo różnie. W zależności, czego dotykamy teraz, gdzie jesteśmy, i grupy społecznej, i warstwie społecznej, coś daje poczucie, poczucie bezpieczeństwa. Rodzina, ludzie żyją tylko dla swoich dzieci. Tylko dzieci, tylko dzieci. Tylko dzieci. Tylko dzieci są ważne, tak? Jakieś zasługiwania, jakieś talenty, tak? A to różne rzeczy są, które, które gdzieś tam e, ludzi dotykają. Wiedza naukowa, tak? Ale to horoskopy, znaki zodiaku. Ten rok jest okiem Panny. Jestem bezpieczny, tak? Przeczytałem, które tygodnie. Ale ludzie tak żyją. Możemy sobie szydzić, bo to zależy, na kogo się ukierunkowujemy, W jednej grupie społecznej nie znajdziesz horoskopu, nie znajdziesz w wysokim biznesie tego, tak? Ale pojedź na wieś 80% ludzi horoskop analizuje. Może jeszcze z księdza o tym rozmawiam, We wróżbach, w wiadomościach telewizyjnych, nawet wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu, gdzie słyszałem, ludzie się kłócili na argumenty. W telewizji mówili! W telewizji mówili! Nie przebijesz tego. Jesteś, to jest najwyższy... autorytet. Ludzie tak żyją, słuchajcie. Kiedyś, kiedyś poanalizowałem sobie te rzeczy. Ludzie ubezpieczają swoje ręce, swój tyłek, ubezpieczają, w zależności czym zarabiają, naprawdę. Na grube miliony złotych ubezpieczają, bo to jest ich poczucie bezpieczeństwa. Ostatnio mi Lida pokazała, ja w ja nie mógł, ja Nie mogę wyszlić takie rzeczy. Była taka... Yy, modelka, czy coś, Lida Ewangelistka. Ona z Ewangelii nie ma nic wspólnego. Ona się tylko tak nazywa, tak? I zrobili jej jakiś tam zabieg na twarz. Twarz jej za bardzo wywaliło. Teraz świat się na nie skończył, się sądzi w ogóle. Dziew ucha 35, 40 lat życie się skończyło w ogóle. Bo gęba się poszerzyła, nie? To dramaty w ogóle, wiecie? Dramaty w głowach, które są poradzone. Ale tak jest. I teraz męczyzn to będzie wiedział. To nie chodzi o to, my możemy się tutaj pośmiać. Ale tak naprawdę każdy człowiek w czymś Ulokował swoje poczucie bezpieczeństwa. Ale to, to wymieniłem przed chwilą, to tak naprawdę to do końca nie o to chodzi. Bo jakby zanurzyć się bardziej w to, to można odkryć, że te, to bezpieczeństwo i te warunki, one są związane z wytworzeniem pewnego antidotum, pewnej szczepionki, nazwijmy to, przeciw najsilniejszemu lękowi, który towarzyszy danej osobie. Źródłem jest jakiś lęk. Źródłem jest jakiś mocarz, tak? A to wszystko, co my widzimy właśnie później, co, co mówimy tak tutaj, to torotek, to jakieś ubezpieczenie, jakieś tam inne pierdoły, to generalnie to bardziej jest skutek. Ale chodzi o jakiegoś mocarza, on gdzieś tam jest, on gdzieś sobie tam e, towarzyszy tym jednostkiem. teraz te, te, te jednostki, ci ludzie kierowani tym lękiem, oni się łączą w grupy. Tak. Według swoich tam lęków, według swoich zaburzeń, tak? Lęchowych. I tak w ogóle, w ten sposób, w takim dużym uproszczeniem, żeby to też nie jakby nie rozwodzić, jak na tym, w taki sposób powstają tak zwane miasta warowne. Jest jakiś mocarz, który trzyma danych ludzi, tak? tak? powstają, różnie to się, socjologicznie to możemy nazywać, jak powiedzieć, mamy subkultury, nie? Ludzie doświadczyli w dzieciństwie przemocy domowej, jakichś nadużyć, tak? Nagle oni są zadeklarowane, my jesteśmy anarchiści, my jesteśmy pacyfiści, tak? Wkładają jakąś ideologię do tego, okej, okay, to w ogóle to co, oni, to, co oni uzasadniają, to w ogóle nie jest bo to są bzdury. To trzeba poznać człowieka, namierzyć problem, one zupełnie zupełnie gdzie indziej. Ale mocarz ich trzyma, tak? To samo jest, wiecie, z innymi społecznościami, z organizacjami, z partiami politycznymi. Tak jest. Wokół jakiegoś mocarza się oni łączy, łączą. Tak? Wszyscy go wierzą i budują jakieś... Yy, budują swoje życie wokół tego. Tak? Co się, tam się tam lepiej się poczują, tam się samo usprawiedliwiają, bo napędzają się w tym razem, nie? ale to, to, to dobrze jest widzieć. Nie? Na przykład lęk przed byciem biernym, nie? Ja tego doświadczyłem w swoim życiu, więc jakby mogę, no, mogę o tym mówić. Pcha, ludzi do, do pracoholizmu Jak w ogóle odróżnić? Jak, bo my generalnie jesteśmy ludźmi, którzy rozumieją zasady łaski, ale rozumieją też, że mamy w życiu działać. Ja mam takie pro, proste, proste rozgraniczenie, jak odróżnić, czy ktoś jest zaangażowany, czy już na przykład upłynął w jeśli jest Jak wyznaczasz sobie pewne cele, jakieś plany i jak masz jakiś tam odcinek, to on jest jasny i klarowny, jeśli się dotrzymasz. Pracowolik zawsze przesuwa granicę, zawsze. A jeszcze, to, a to, a to, Miał być pół roku, już rok, trzy, półtora, dwa, trzy, pięć, dziesięć, dwadzieścia, życie zadziało. Gonił króliczka, nie dogodził, nie dogoduje. Ale wyznania prawidłowe, ja tylko tam do 31 grudnia tego roku. Bezpieczna data z perspektywy programacji, nie? Ale tu już jest coś nie tak. Jeśli masz plan i strategię, to będziesz w tym momencie też jako konsekwentny masz poukładane. Nie złoczysz z tego, tak? Bo ludzie zatracają się ten tak zwany work-life balance, nie? U nas to work-life ministry, balance, nie? Życie, służba i odpoczynek. Lęk przed nowym. Ci wszyscy obrońcy tradycji. Różni, w różnych postaci. Jakby temu przyjrzeć, tak? Paniczny lęk przed nowym. Jakieś status quo, jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, nie? Ci, którzy na przykład występują często i, i mówią przykłady, bo to, wiecie, to trzeba powiedzieć głębiej, nie? Że jesteśmy obrońcami rodziny, tak, zakaz, zakaz rozwodów, zakaz rozwodów, tak? A gruntem może być lęk przed samotnością. Boi się w ogóle, że tak naprawdę, jakiego tego męża ma albo tą żonę, ale ma, ale ma. I się trzyma tego, narzeka do wszystkich sąsiadów, tak? Gada w kółko, jaki to drań nie rób i pijak, ale się go bo co ja sama zrobię? Więc jesteśmy przeciwko rozwodami. Jest to robiana ideologia, to jest wszystko pokazywane. Tam nie, nie ma to znaczenia, co jest pokazywane tam na tych sztandarach. Wszystko. Nie jest ważne. Lęk przed byciem szybkim, lęk przed starością, Słuchajcie, ale tak jest, to wszystko bo to, to, to, to ma wpływ. Zobaczcie, nagle grupują się ludzie. Jak to zobaczyć? Bo to, że ktoś dbał o siebie, to jest zupełnie inaczej. Ale nagle przychodzi to, że większy procent budżetu, większy, jest przeznaczany na kosmetyczny i fitness. Na przykład. Dlaczego? Co się stało w tym roku akurat? Pokazuje tylko mechanizmy, bo to jest. Bo nas wszędzie tu otacza. Lęk przed porażką, to samo, tak? Stagnacja, różnie będzie się gdzieś tam manifestowała, ale to jest, znowu, to jest ten, ten status quo, gdzieś tam nie, nie wychylajmy się. Czy, czy też lęk przed fizyczną śmiercią? Zobaczcie, jak to działa, bo jak popatrzycie tak nawet socjologicznie, na tak? 20-latków, ha, zdobędziemy świat, gdyby nie ważne, LGBT idą na LGBT, coś tam, coś tam idą, tak, świat jest nasz. Czy sami... Mówić mu Bóg, co Bóg ma wywalone w ogóle? Tutaj jestem, w ogóle działam. Ten sam człowiek za 30-40 lat zaczyna chodzić do religijnego kościoła i go bronić. Musi mieć w czymś poczucie bezpieczeństwa. Jest świadomy już, że kurczę, jednak w tym życiu tam jest jest jak inaczej. To za czym gonił, to niekoniecznie jest to istotne, więc coś tam może być, on musi czegoś tu złapać teraz. Będzie się trzymał, tak? Będzie zagorzałym obrońcom teraz tego, tego tego czy tego. I tu jest. I teraz mężczyzna obserwuje te rzeczy. On je, on je generalnie widzi, że w każdej grupie e, jest jakiś mocarz. Teraz po czwarte właśnie. Jak już to, jak już wszedł, jak już się zbliżył do tych ludzi, jak już rozpoznał te bałwany, te warownie, mieczu mocarzy, mężczyzna zaczyna uruchamiać i wdrażać całą strategię wpływu. Meryst zaczyna oddziaływać na ludzi, z którymi funkcjonuje i krok po kroku rozmontowuje tak, to, w czym oni pokładali nadzieję. Rozmontowuje to. On już nie jest z zewnątrz. On jest wewnątrz. On doskonale wie, co trzyma. On ma rozwiązanie. Jest zjednoczony z Chrystusem. Zna rozwiązanie. Wie, jak to podać. Wie, jak to zrobić. Jest w stanie na czynniki pierwsze rozłożyć wszystko, co fałszywe. Nie musi wrzucać granata, jest w środku, jest blisko, jest blisko, tak? To jest systematyczna praca, którą on wykonuje. Systematyczna praca, którą wykonuje, niszcząc to, w czym ludzie pokładali nadzieję. Ci ludzie wówczas oni się stają w pewnym sensie, wiecie, w swoich duszach tacy e, ubodzy, tacy nadzy, tacy słabi, bo to, czym przez lata albo spychali i pokładali gdzieś tam to swoje poczucie bezpieczeństwa, to teraz mędrzec spowodował, dla tamtych ludzi, jakby tego nie nazywali, jakieś było takie boskie, było takie magiczne. Teraz stało się kruche, teraz stało się jałowe, tak? Przyszło prawdziwe życie i pokazuje, jest bliska konfrontacja z człowiekiem. Wiesz? co w jego życiu się dzieje, tak? Konfrontujesz to pokazujesz na, na, na rozwiązanie. Nie? Więc oni z jednej strony widzą, że to, co do tej pory było dla nich ważne, to nie działa, a z drugiej strony mają bezpośredni kontakt z życiem, z przejawami mocy, tak? No I muszą zdecydować, muszą zdecydować. Tu nie ma jako takich emocji, tu, tu, tu, tu nie ma, muszą muszą wybrać. No i tak naprawdę to jest zasługa mędrca, że mocarz zostaje w ten sposób yy, rozbrojony. Ludzie już nie mają zamazanego i zniekształconego obrazu. Nie mają zasłon na umyśle i tych warowni, które powodują, że człowiek widzi wąsko. Część ludzi w ogóle sobie nie zadaje na pytań, ale nawet jak ktoś to patrzy wąsko. Rozmontowując tą warownię, tak, i mocarza, Taki człowiek wychodzi na zewnątrz. Podsuwasz mu, pokazujesz mu rozwiązanie, ale w ogóle on sam widzi już, widzi już zupełnie, zupełnie, jest inaczej, jest prawidłowo w stanie oczynić w ogóle rzeczywistość i oddać swoje życie Jezusowi. Bo te fundamenty i te mury, na których stał ten mocarz, one są rozwalone. One są rozwalone. I to, o tym w ogóle już nie mówię? Bo to bardzo ważne, byśmy to prawidłowo też widzieli i rozumieli, tak jak powiedziałem, od kilku miesięcy Bóg pokazuje mi to, ukierunkowuje mnie, że to jest taki czas dla nas, kolejny, kolejny krok, jeśli chodzi o rozwój naszego wpływu. Jak czytałem to słowo. są informacje odebrę, tego Tylko Salomona czytam. Nie zawsze takie. Pewne rzeczy się otwierają, po prostu też przez przekonanie w różny sposób. Ale to mnie wypionowało, że pewnych murów nie da się zburzyć inaczej, jak tylko od środka. Jedno zdanie, które mnie w ogóle bardzo mocno wypionowało i dlatego zacząłem to, to badać. Wiecie, my generalnie jako Kościół jesteśmy inni, tak? wiemy, że jesteśmy inni. My generalnie mamy też tak, że tą formułą, ponieważ uderzamy też tą martwą religię, która, która jest w tym kraju, przyciągamy też różnego rodzaju wywrotowców. To jest normalne. Część tych wywrotowców, wywrotowców zostaje, uświęca się i leci dalej z innym charakterem, z innymi e, celami. A część, jakby nie przestaje swoich swojej być budownikami, oni gdzieś tam dynają dalej, tak? Oni są jakby antywszystkiemu. Anty Ale chodzi też o to, żebyśmy w tym wszystkim byli mędrcami. Żebyśmy też e, nie poprzestali też i tylko na wywrotowcach. Nie dotkniemy tej największej grupy ludzi w tym kraju, klasy średniej, jeśli będziemy chcieli wpływać na nich tylko, podkreślam tylko, z zewnątrz. Musimy przeniknąć głębiej do życia tych ludzi. Bo, jak mówię, to jest proszę poselstwo. Tutaj by niczego nie neguję, co jest położone. Jest czas i miejsce na działania z zewnątrz. Mamy i nigdy nie powinniśmy i nie przestaniemy głosić Ewangelii na ulicach Głosić Ewangelii z zewnątrz. Tak? To jest, to jest Boży Kierunek, i to jest słuszne, i to trzeba robić. Dzisiaj mówię o tym, że do tego dokładamy kolejną rzecz. Kolejną, kolejną rzecz. Bo Ewangelizacja i wpływ nie kończą się tylko na ulicy. To jest jeden bardzo istotny element Ewangelizacji. Ale Wierzę, że to słowo i ta informacja, że pewnych murów nie da się zburzyć inaczej jak tylko od środka, to jest słowo, abyśmy poszerzyli swoje działania. Z zewnątrz pewnych nie zburzymy pewnych. nie dotkniemy pewnych sfer, pewnych murów nie zburzymy. Uratujemy jednostki. Jednostki, ale warowni nie zburzymy. Jak sobie to spisywałem te rzeczy, to znowu ja już się. Można nawet tylko z z wami na tę historię. Ona nie mnie Francja, bo święty często pokazuje. Kiedyś naszą ewangelizację z przed uniwerkiem, przed prawem uniwerku, gdzie tam głosiliśmy, część ludzi część słucha, część ma jakieś pretensje. I Jelita głosi, jeszcze taki chłopak, ja już szczerze, nie pamiętam, on był, albo był doktorantem, albo był doktorem, ale na pewno zasiadał bezpośrednio, jak się później okazało w sympozjach, z profesorami teologii. Już nie chcę teraz jak tego przekręcić, tego nie ma znaczenia. Tak? I on tak stał przy tej bramie, w nawet nie takiej bardzo bezpiecznej odległości. Tak stał i słuchał. Podszedł na koniec. Podziękował mi Cię. Mówi, dziękuję Pani. Ja w ogóle w końcu zrozumiałem, że to o Jezusa. <grym> szukający Boga człowiek. Że to w ogóle, że wszystko mu się, połączyły mu się kropki. Pogadaliśmy, więc teraz zobaczcie. My, bo to trzeba nazwać rzeczy po imieniu, my staliśmy za bramą. Nasz wpływ w tamtym momencie był do bramy. Strażnicy tylko czekali w boksach, żebyśmy zrobili cokolwiek, żeby wejść czy coś, żeby nas zdjąć, bo tam dostawali masę telefonów i sygnałów, że przeszkadzamy, w prowadzeniu zajęć nauczania, tak? że co to w ogóle jest. Więc my Mogliśmy uratować jednostki, tak jak on. Ale.. Nie mocarza. Nie trafiliśmy mocarza. Mogliśmy paznokie złamać. Rozumiecie? Tym działaniu. Ja nie mówię, że ono jest złe. To trzeba mu łamać paznokcie. Trzeba. Tylko trzeba to połączyć. Z jednej strony zamiam pasnokie, z jednej kciuka, ale z drugiej strony ktoś. Tak? Spowoduje, że będzie mu gniła wątroba od środka. Ja nie mam jakby wątpliwości. Ja jestem człowiekiem wiary. Ale ja też rozumiem te rzeczy. Do Wzięliśmy go, pogadaliśmy z nim bardzo długo. Jestem przekonany, że my się w ogóle tam narodził na nowo I powiedzieliśmy, my do ale ty zabramy. Co z tym zrobisz teraz? To ty. On mówi, był zbulwersowany, że on mówi, siedzę z tymi profesorami i oni nigdy w ogóle nie mówią o Bogu, tylko o polityce, bo nie ma Jezusa, nie istnieje Jezus. I my wszystko jest tam związane tam z. nie wiem jak te kierunki teatologiczne, w ogóle to wszystko przechodzą, ale nie ma tego. On był taki zły na to. Ty wchodzisz za bramę. Coś wziąłeś teraz od nas, tak? Idź z tym dalej. On mógł w, w tym czasie i w tym momencie, tak? On mógł jakby wpływać dalej od środka. Jest taki film. Ja go lubię. Też mi <śmiech> ostatnio, ostatnio w ogóle powiedziałem? Ja mam tak, ja nie lubię filmów science fiction, nie? Dla mnie filmy science fiction są świetne do usypiania, naprawdę. Nie, nie, nie, moja... A gdyż mi kiedyś przyszedł, o, jak ty nie lubisz filmów science fiction, to ty w ogóle nie jesteś proroczy. Nie będę tego komentował, słuchajcie. Jeden lubi rybki, drugi lubi co innego, tak? Jak człowiek jest skoncentrowany, w ogóle mi szuka, to ja na przykład dużo biorę z takiego filmu, Sama przeciw wszystkim, mistrzologa. Film o lobbystce. Nie będę wam jak to się mówi teraz spoilerował, tak? E, o lobbystce. Oczywiście film fabularny, tak? Można oglądać w pierwszej płaszczyźnie, ale można go oglądać inaczej. To jest film o tym, między innymi, jak rozmontowuje się system ośrodka, jak go się rozmontowuje, jak mu się cenę za to Na zewnątrz nikt Cię nie zrozumie. Wszyscy Ci będą oceniani przez pryzmat tego, co widzą. Tak? Tak jak do Ciebie mówili, że w kościele katolickim komunię się nie? Nie rozumieją tego widzenia. Krótko. Więc pochwał mi dostanie za to. Do Ale jeśli zdecyduje, poświęcić człowiek swoje życie, jest świadomy. Ma plan i strategię, tak? Jest w stanie rozmontować mężczyzn, jest w stanie rozmontować każdy system od środka, powalić każdego mocarza. Ja ten film obejrzałem nie wiele razy. Ja się za każdym razem z filmem fabularnym Za każdym razem się w jakiś sposób montuję, coś sobie biorę do swojego życia, do tego, co chcę robić. Zachęcam Was. Obejrzyjcie. takie dwie rzeczy, które są związane w ogóle z tym Słowem, z tymi czterema ruchami w ogóle i z, z tym działalnością, tego wejścia w środka, Takich rzeczy, które... Czy, czasami jest takie oddzielenie się robi, coś oglądamy, nie wiem, jakieś armię, coś widzimy pewne rzeczy i to wszystko może być fajne, może się jakoś rozwijać, a później mówimy tak, że do Kościół tutaj takie działania są takie, gdzieś tam takie, takie, no takie płytkie, takie wszystko. Tak, tak, ja próbuję to tak pokazywać, ci znaczy ciągle to w, w religijny sposób, później jakby pokazują, że to takie wszystko jest w ogóle mało, gdzieś tam istotne, mało głębokie. Są dwa dwie istotne elementy, które się uwidaczniają, związane z tym słowem, o którym dzisiaj mówię. Pierwszy to generalnie jest w ogóle dywersja. Ja to nazwałem dy, dywersja duchowa. Co to jest dywersja? Podstępna działalność wewnętrzna, struktura przeciwnika, mająca na celu podważenie jego mocarnej pozycji i całkowite jego rozbrojenie. Zobaczcie, jak przeanalizujemy jakiekolwiek wielkie kampanie wojenne, jakiekolwiek kulturę wojny i konflikty. Działalność dywersyjna stanowiła bardzo ważny element. Element. To nie tylko to, co tam na froncie się spotkali i kto kogo szpadą dziadną. Szczególnie teraz. To tak się nie odbywa. Nie tak. Dywersja podstępna, czyli zaplanowana jest plan i jest strategia, działalność wewnętrzna, struktura przeciwnika, w które trzeba się postarać, to, co powiedziałem, wejść do miasta, do grotu warunnego, tak? i na celu podważenia jego mocarnej pozycji i całkowite jego rozbrojenie. Rozwolenie mocarza. I to jest, a druga rzecz to działalność wywiadowcza. Pozyskiwanie najważniejszych informacji o przeciwniku i ich analiza w celu pokonania wroga. Wchodzisz gdzieś, jesteś od początku skoncentrowany na zadaniu. Ludzie mogą myśleć: O, nie wolnictwujesz. Wiem, co robię. Robię rozpoznanie teraz. Teraz robię rozpoznanie. Teraz. Mam plan, mam strategię, tak? Zbieram informacje przeciwników. Czy chociażby to, co mówiłem wcześniej, żeby namierzyć tego w ogóle mocarza. W to czasie chwilę zbierać te informacje, poprzyglądać, więc kto to robi w ogóle, tak? Kto to robi? To mędrzec to robi. Jest zaangażowany, nie? Jest świetnym obserwatorem. Tak? Wchodzi i patrzy. To nie znaczy, że musi to od razu komentować, to w ogóle właśnie nie o to chodzi. W tym konkretnym przypadku, w tej roli mędrzec jest przede wszystkim świetnym słuchaczem. Nie mówcą, nie wierzę w drugim zdaniu, już czas tak, już tu musi ewa, przeagryzować pało, tylko posłucha. Co stoi za tym totolotkiem? Co stoi za tym? Co tam głębiej o co chodzi? Gdzie tam jest? Wejdzie, wejdzie, ustali to, aha, zbierze informacje, zbierze informacje, słucha, nie mówi, jest świetnym analitykiem, tak? Analizuje to. Analizuje to ustale, to, to, bo jest kąso, całą mądrością młodzień, tak? Jest w ogóle poświęcony temu zadaniu. Pomimo, <kłysy> że powtórzę po jeszcze raz, nie widać tego może na zewnątrz. Może nie będzie takiego poklasku. Bo jakby było widać to na zewnątrz, to co to by był za, za plan, strategię Co to za działalność wywiadowcza? Ale jest poświęcone zadaniu. Ale co to znaczy? Co to znaczy w poświęconym Bogu? Bo to tak. A propos takich różnych religijnych w ogóle zwrotów, gdzie tak mówiono, że tam to, ten poświęcony Bogu, ten tak, ten, nie? Poświęcony Bogu to poświęcony zadaniu, którego się podjął. Tak? Zadaniu, które w szeroko rozumiany sposób dotyczy zaludniania nieba, szerzenia Królestwa Bożego. Człowiek rozpoznaje, kim jest. Rozpoznaje, kim jest. Postanawia się zaangażować na maksa, i wszystko podporządkowuje pod to właśnie zadanie. Oto to człowiek poświęcony Bogu Tu nie chodzi o to, że ma święcenia kapłańskie w odpowiedniej szacie. Tak, religia próbuje zrobić z tego, wiecie, jakiś taki enigmatyczny stan ekscytacji, tak? Jakieś takie jak transmisje po tych święceniach, człowiek gdzieś tam będzie, tak? To chodzi o indywidualne powołanie człowieka, to w ogóle rozpoznaje. I, i postanawia... postanawia tak, że, tak żyć, tak? Idąc za przykładem Jezusa. Tak samo jak tak samo skoncentrowany na swoim zadaniu, jak Jezus był skoncentrowany, jak zrozumiał, że jest Chrystusem i stwierdził, że pójdzie zbawić świat. Dokładnie w taki sam sposób. Z taką samą determinacją, z taką samą konsekwencją. I tak samo nie gadając, nie komentując swojego planu z innymi, bo nikt go nie był w stanie zrozumieć, tak? Więc... Post wiedział, kim jest i w samotności sobie to życie go krzyża sobie tam przeszedł, tak? W samotności. Pokazywał pewne elementy, budując wiarę u innych, ale nie byłby, nie mógł im tego powiedzieć, tak? Zresztą mówił, że mam, mam, wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Wiele mam do powiedzenia jeszcze. I teraz zobaczcie, to wymaga użycia duszy i ciała. To nie jest taki enigmatyczne. W ogóle wejście w taki model, o którym tutaj mówimy, to i umysł i ciało. One muszą być zaangażowane, bo umysł przetwarza te, zbierone, te zbierane informacje, pełni tutaj tej rolę tego wywiadu. Ciało wchodzi w miejsca trudne, czasami bardzo trudne, do, do, do miasta, tak, do grodu mocarzy. Czyli bardziej taką rolę tutaj tej dywersji pełni. I to wszystko musi być ze sobą, bo no to bardzo ważne jest, a propos Falsternu. to wszystko musi być ze sobą spójne. To wszystko musi być ze sobą prawidłowo połączone, jakby inspirowane przez, przez, jakby to, prze, przez ducha, jakby przez ten przepływ w Bożej informacji. Ale zobaczcie jedną bardzo ważną rzecz. Mega ważną. Tu nie ma już kompletnie miejsca. Kompletnie. Na zaburzenia duszy. Jak się wywiad, pomylił i źle odczytał przechwycony szyb. to cała akcja legnie w gruzach i tysiące ludzi mogą umrzeć. Naprawdę. Wiecie, to nie chodzi w tym wszystkim, wiele razy o tym mówimy. Żeby z tą świętością, co wy się tak wynosicie z tą świętością, a tak, aby tak. Ja już w ogóle nawet nie chcę tutaj ruszać tego wątku, że ja nie rozumiem jak człowiek, który mówi, że blisko Boga, on nie chce być święty. Jakby ja nie chcę się święty. Ja tego nie rozumiem. Jak można być blisko Boga i nie zmieniać swojego charakteru? Nie rozumiem tego. Ale też ta, ta, ta druga rzecz, tak? To nie chodzi o to, że tak, ja jestem święty, a ja jestem świętszy, a ja jestem najświętszy, tak? I robimy znowu jakiś konkurs. Nie. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być skuteczny. Jeśli jest plan i strategia, to tak jestem fast Nie może być miejsce, nie może mężczyzna, nie może odczytać informacji przez jakikolwiek bałwany w nim. Nie może. Bo to wszystko się zawali. Zawali się, dlatego to jest ważne. Dlatego z perspektywy wpływu musi być spójny przepływ w ogóle, niezachwiany przepływ. Duch, dusza, tak? i ciało, umysł musi trzymać, jak mam przed oczami cały czas, tego sprintera na, na, na 100 metrów, jest cały naładowany, ćwiczył wiele lat generalnie, Wiek trwa tam, nie wiem, 9, 80, 9 sekund, 80 sekund, jest świetnie wyszkolony, wszystko ma, tak, ale jeszcze głowa musi cały czas, jest konkurencja, jest jakiś tam aplauzy i, i czeka tylko na pistolet, musi idealnie zareagować, idealnie jeśli chcę być mistrzem świata, czy mistrzem olimpijskim, to jest ten moment i on wie. A ja wiem, o czym mówię, bo jak byłem młody, mówiłem wam, grałem w tenisa i moje ciało było świetnie wyszkolone, ludzie przyjeżdżali na treningach, mówili grać jak maszyna po prostu. Co ty robisz? Ty na polska polskich rozstawiany, ale głowa nie współgrała. Nikt mi tego nie wytłumaczył. Miałem swoje lęki, swoje bałkowe. Bałem się przegrać, bałem się wygrać. Psułem uderzenia, które nie powinienem zepsuć. 95% meczu grałem prawidłowo, ale później w ogóle zaczęłem rozmyślać, co będzie jak wygram, co będzie jak przegrał. Automat przestawał działać. Rozmontowywałem się, wiem jak to działa. I są naciski. Na treningu nie ma bata. Roznosiłem zawodników po 6-0, A w meczu prowadziłem z jednym 6-0, 5-0, w półfinale turnieju, co, chyba kiedyś mówiłem. I w ogóle przestępniać. Jeden, jedynkę mam brakowało. Zdobiło się 5-3, ja już nie istniałem. Ja w ogóle już, mi to się skończy, w ogóle dramat. Całe szczęście było jego, jego błędy, wygrałem ten mecz, ale w finale u niego były inne błędy. Ja nie miałem problemu z ciałem. Z przygotowaniem fizycznym, przygotowaniem byłem bardzo, grałem bardzo siłowy tenis. Ja miałem problem z głową. I niestety, tu też jest potrzeba do połączenia obu tych elementów. Obu. I ciało, i umysł muszą być zaangażowane. Więc nie możemy tego lekceważyć. Nie możemy mówić o tym, a wiadę tam dobra, wiadę w ogóle zrobię tak. Aaa. Bo ja już wiele takich rzeczy, słuchajcie, widziałem w życiu. Jak ludzie spychali jakiś problem. Spychali. Dobra, co tam w ogóle wjeżdża. Tu jestem namaszczony generalnie. Wjeżdżali. I potem na nieprzy, nieprzyjaznym gruncie przeciwnika, to ten problem ich niszczył. To ten problem. To ten problem. Wołali później. Co się stało? Przecież jestem Synem Bożym. Jestem zwycięzcą. Dlaczego to się stało? No właśnie dlatego. przebyć na niej przyjazny grunt, tak? I to, co nie zostało przerobione, spowodowało, że źle odczytałeś szyf. Źle odczytałeś. Więc wiecie, tutaj mędrzec, on musi być bezbłędny. Ciało i dusza muszą być mu posłuszne, tak? Oni one są jakby odpowiednimi batalionami w jego armii. Wiecie, duch, general jest gotowy. Gotowy. Ale teraz dusza i ciało muszą nadążyć. Nadążyć za generałem, bo uderzenie robią razem. Tak, to odpowiednie takie narzędzia. I tu wiecie, tu nie ma już miejsca na jakikolwiek bunt ze strony duszy albo niewykonanie rozkazu. No nie, no tego to już nie. Czyli masz plan, tak, i na ostatnim elemencie jakiś lęk się aktywuje w twoim życiu, którego nie załatwiłeś, Odwrócisz się, no i wtedy stajesz prosto w łeb. Nie ma znaczenia, że 95% przeszedłeś, nawet 99%. Nie ma znaczenia, bo w kluczowym momencie, tak? Nie dałeś nam. Bo jednak lęk się aktywny. I temat nie został wcześniej do końca um, rozwalony. Więc znowu jest to, jak często mówimy, jak ważna jest praca jednak nad psychiką i ten stały umysł. Też mówiłem. Ostatnio tak cały czas jak wybrałem, sobie analizuję, że to, to, to takie pokrytywizowane rzeczy. Często. Pokrytywizowane versus tam namaszczenie, moc, która płynie, tak. To. Nie na kuki, Nie na huki pewnych rzeczy się nie da zrobić w ogóle e, na kuki. E, I teraz jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać. Zobaczcie, bo to, to ciekawe, diabeł Działa dokładnie w dokładnie taki sam sposób. On kopiuje w ogóle ten mechanizm. Jeśli wierzący jest nieugruntowany w jakiejś prawdzie Bożej, nie jest ugruntowany, nie? no to on przychodzi i próbuje rozmontować Twoje poczucie bezpieczeństwa. Czy na pewno jesteś spawiany? Jesteś pewien, że nie utracisz wspomnienia? No nie wiem. Za co tam wczoraj myślałeś w Twojej głowie. No. Czy ty naprawdę jesteś taki kochany przez tego Boga? Zobacz, jak tak na nich tak patrzę z Bogu, to chyba najbardziej bardziej kocha, Tak, tak z Bogu stoi tak. Chyba tak z tak do końca nie jest. Przychodzi i co? Rozmontowuje Próbuje. Dlatego tak ważne jest, jak my realnie do tego podchodzimy, czy to jest ważne, czy to jest ważne. Bo mechanizm jest ten sam, on go nie wymyślił. Tylko on go stosuje, tak? samą broń przeciwko przeciwko wierzącym ludziom. Bieżącym ludziom. Tak jak przyjaciele, mędrzec ma stały umysł. Jest wyćwiczony i przygotowany. Jest świadomy celu swojego życia. Jest poświęcony zadaniu. Jest gotowy do nowej formy wpływu jest gotowy do niszczenia przeciwnika na jego terenie. Tak? Ma strategię, tak? plan, jest gotowy do różnych działań, będzie, sabotażowy, tak? do działania wewnątrz, wewnątrz jego, jego struktur. Ja uważam, że to słowo, tak jak powiedziałem wcześniej, że tak jak je odebrałem, że musimy świadomie poszerzać, zacząć poszerzać charakter naszych działań że przenikać do środowisk i wywierać na nie taki realny wpływ od środka. Bez postartu, tam bez ewangelizacji, Paweł, bez takiego poczucia, że jak teraz go w dwie minuty nie ewangelizuje, to ktoś mi ucieknie. Jak powiem, pewnych, zgodnie z tym słowem, że pewnych murów nie da się rozburzyć inaczej, jak tylko ze To wymaga świadomego zaangażowania i świadomego oświęcenia, ale przede wszystkim to jest też ważne, żeby w ogóle zgodzić się z tym słowem. Żeby się z tym zgodzić. I coś się z tym idzie, bo chcę Wam to, to pokazać, że my się nie możemy, nie my, nie możemy się asymilować do świata. Znaczy, chcę bardzo wyraźnie to, to, to pokazać, bo jest czas szkolenia i jest czas służby. Jak jest czas szkolenia, to się wszyscy koncentrują na tym, żeby się wyszkolić. Siedzą w kościele, biorą wszystko, co się daje. Tak? Siłą rzeczy każdy z was, jak popatrzycie, każdy z nas. I to jest też jakby związane z tą czystością, świętością, z, adekwat z tego, adekwatnym jakby do momentu też dojrzewania człowieka. Nie mamy nic wspólnego z tym światem, więc często poucichaliśmy z tego świata. OK. Na poziomie serca tu nie ma żadnych powiązań, tutaj czegokolwiek, tak? Ale teraz, kiedy te prawdy zostają już ukształtowane, bo to przede wszystkim do, do tych ludzi, którzy wiedzą, że są ukształtowani, którzy nie są w czasie jeszcze jakby szkoleni. Kiedy są ukształtowane, kiedy te fundamenty realnie stoją, nie tylko tam na półce, albo gdzieś yy, w laptopie, tylko kiedy stoją w Twoim życiu, kiedy stoją fundamenty. Kiedy na tych fundamentach jest zbudowana jakaś budowla. Już wiesz, czego, czego chcesz? To z perspektywy celu, ważną rzecz chcę teraz powiedzieć, z perspektywy celu spotkania ze światem są nie mniej ważne, niż spotkania w Kościele. Naprawdę. Kiedy dalej rozważałem sobie to słowo, Zatem taką drugą informację eee, żołnierz wyszkolony, który siedzi bezczynnie w koszarach. Nie realizuje swojego powołania. To marnotrawstwo zasobów. Ścieło mnie to. Ścieło mnie to. Jest czas szkolenia, jest czas służby. Naprawdę. Wyszkolony żołnierz, jego zadaniem nie jest to, żeby siedzieć w koszarach. Siedzieć i czekać. Aż możecie przeminie. Musi opuścić koszary, musi iść na jakiś front. Musi iść do jakiegoś miasta wychownego. Musi gdzieś iść. I zaangażować cały swój potencjał. Na tym skończę chciałbym, żebyśmy wszyscy poważnie od tego tego podejścia. Amen. Amen.